Chodź siku, bo burza idzie. Żarty żartami, ale tak u nas wygląda życie. Pcham. Pcham do przodu. Nie, pcham do przodu. To jest nasz. To jest to jest. Tak. Follow. On właśnie przyszedł do nas pan DJ. Słuchajcie z klubu, no będzie impreza, jak tylko pogoda pozwoli. Wow, look at this equipment. Sound. Yeah, sound system. Very professional. Wow. So you are really going to make a huge party here. So, how many people do you think will come? Who knows? Who knows? Maybe 500, but. What? 500 people? Wow. Amazing. But it's raining. It's... I know, you don't know, but this is the first night of the season, so maybe they will come. Maybe. Maybe. Fingers crossed. No, wreszcie się wziąłeś do roboty. Może zarobisz darmowego drinka. No zobaczcie, ile przywieźli tutaj stolików i krzeseł. Tak więc szykują się, ale nie są pewni, czy będą otwierać, bo jak będzie padało, a prognoza zapowiada, że tak, to nie będą otwierać w sobotę. I don't know, to say it again? Światło nie jest odkuplenie like that, I'm not sure. I will try to find it out you know, Okay, <laughs> I will think about it yes, The guest tried to remind me something in Polish I can't, but I'm not sure about what it is I am a bit of a something like that Yeah, Is yeah. it? I'm your salvation. Yes. Yes, I know that, and I remember them very correctly because I, I I wrote the Greek script from English, and she did write it in, in from English to the Polish version, and she had to voice dub it, you know. Uh -huh. But it was fine. But I, I'm not sure I know any other Polish. Uh, how do you say it? Polish words? Uh -huh. How do you say it? thank you? Dziękuję. Dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ok. Well Bo burza idzie Żarty żartami Ale tak u nas wygląda życie Zbliża się burza Widać i czujemy Bo zmieniła się Wszystko się zmieniło No tak więc przygotowujemy się Na dość dużą burzę Dostaliśmy nawet wczoraj wieczorem taki alert na telefon Bardzo nas to zaskoczyło w moim telefonie, w którym nie ma karty SIM Dostałam alert pogodowy, że Mogą być bardzo trudne warunki pogodowe I nie wychodzi z domu ha, ha, ha, No, tak więc um, Ostatnie sikł przed burzą Bo potem jak będzie lało, to nie wiadomo Kiedy będzie można łeb wystawić I no Trzymajcie kciuki, to była tylko zwykła burza New wave of storm starting Thursday. A oh, dzisiaj już jest Friday, Dzisiaj jest it? Friday, tak. Yeah. Nie no, może nie będzie tak źle jak tutaj piszą, nie? No zobaczymy. Damy radę. Zacznę ci to. No. i pięknie. No i pięknie jest pałka miękka jak to mówią, potrzeba matką wynalazku tutaj te daszki takie one mają takie aluminiowe nóżki tu i były tutaj taka alumino, aluminiowa nóżki, nie wiem jak to no takie podtrzymujące prawda, ale to niestety w trakcie jednej z pierwszych burz jakie mieliśmy no już dawno, dawno temu to się zniszczyło połamało pod tą, wiecie, no pod ciężarem deszczu. E, no i proszę bardzo. Teraz mamy takie piękne, wiecie, wykorzystanie recycling. Tam właśnie były takie e, naskładane, bo oni remontują, tam odnawiają ten swój bar. I tutaj naskładane właśnie takie palmowe liście. I to fajny materiał, bo to jest, to jest bambus. Bambus. Bambus, przepraszam. Bambus. Tak więc fajne, sztywne, ale ciutkie, więc doskonale się tutaj nam sprawdzi. Taki pomysłowy dobromir. Czas na herbatę. No, przyjęcia nie będzie, nie będzie party, bo niestety deszcz zrujnował to wszystko, ale co dam. Przyszłyśmy sobie tutaj posiedzieć i zrobić girly talk i zadam parę pytań naszej pięknej kobiecie tutaj. Uh, so question number one, or the first thing I would like you to tell me a little bit about yourself I'm uh, 31 years old, I come from Berlin and right now I'm in holidays with my boyfriend and we are just uh, traveling a bit around Eastern Europe for a month with our camper and our dog <laughs> and yes uh, try out what is uh, working out in the camper and what is, has still to be improved uh -huh. O, zaczęło jednak padać idziemy w gości mamy zaproszenie na ciastko tak więc nie mogłam odmówić ja no, uwielbiam słodycze ok, ready? are you guest ready? we are ready L oh. already uh, moved in so... no, about it, no. Like the, the most important guests already <laughs> arrived there you go what have you look brought? what we brought it wasn't the blonde guy who was here yesterday uh -huh. his parents got the oldest restaurant of Sadi. really it's there since 1979 1978 it? but it was another restaurant before they have it since 2000 they okay. overtook it yeah so. <laughs> and they have a really nice it's where they live in the winter their neighbors producing hey. these cakes Oh. Wow, it looked uh, amazing. It's all awesome from jokes. the neighbor's <laughs> <side> of. <that>. <laughs> <laughs> wow okay guys. Uh -huh. That's chocolate cream and like small uh -huh. crunchy I mean, things. Uh -huh. bit, maybe. This is a replica of uh, Raffaello. Uh -huh. They call it Farabello. Uh -huh. And this is strawberry cheese, uh -huh. uh, strawberry cream.-huh uh or Farabello. I don't remember maybe one one of these. And they have no, very matter. good cocktails, so. Okay. You want to have cocktails, Oh no, like no. Jest! No. <laughs> <laughs> <laughs> Mam światełko. Słuchajcie, i tak sobie myślę teraz, że właśnie bardzo fajnie jest mieć taką przestrzeń i zawsze chciałam sobie tak chociażby posiedzieć, zobaczyć jak to jest. Jak jest zła pogoda, no to super, nie? Bo możesz sobie pootwierać wszystkie okna. Tutaj są drzwi otwarte. Tutaj, proszę bardzo, schodzimy z drabiny. Z pięterka, tak? schodzimy na dół i można sobie tutaj fajnie posiedzieć. Dalej no, słyszysz szum fal, ale nie leje ci na głowę. My też, jak dobrze idzie, to nam nie leje na głowę, ale nie zawsze dobrze idzie, bo jak jest wichura, no to co tu będę dużo gadać, no to po prostu wszystko lata i w ogóle hmm, no, taki musimy mieć wtedy tryb przetrwanie włączony a jednak Wanda daje trochę więcej ochrony Tak więc teraz pora na ciastka well, tutaj zrobiła pięknie, popatrzcie no dama to zawsze jest dama i musi być pięknie nie będziemy tam z jakiejś folii jeść tylko proszę bardzo super O like flowing... oh, no, never, no Oh, <laughs> I'm, not, I'm not used to it. No, no, we, uh, the point is we are always dry. Oh, okay. We are nice. always dry, yeah. No matter, uh, it can rain for a few days. Okay. And it's not a problem. We are always dry. That's yes, nice. Okay. This is your place, yes. No, to nie przelepki. Słuchajcie, błyska się i brzmi naprawdę poważnie. What is this for? It's for you, like a pillow. For huh? leaning on the walls. If you want to do it like this. Okay. Or for this side. Uh -huh. to, break to a long um, Thank you so much. But for nothing. I always love this place here. It's really crazy. Uh -huh. Coffee with milk. <laughs> You are sure you don't want the coffee? No, no, I don't drink coffee. Ah, uh, not at all? No. Because of health? <laughs> yeah, um, uh, yeah, you can say that, yeah. I used to, but then I stopped and I don't really feel like, uh, yeah, so, and I don't feel much difference, <laughs> Like, not feeling much better, healthier or anything, but, you know, stopped and it's okay. Upstairs, there's, there's a nice view. Is there? Mm -hmm. Does your tent get wet? No. No? No. From the inside of uh -huh. no. inside? Uh, it never gets wet. Just Until noise. now? Not. Like, like, yeah. Ah, So this is like normal. Like yeah, we also like have this tent. Yes. But um, like this uh, uh -huh. roof of our tent is aluminium, you uh -huh. know, and only the sides are uh -huh. with LKW, folia uh -huh. or fabric. Uh -huh. So it's this boat, yeah. sailing boat or truck, yes. the fabric is uh -huh. really... It's, Triple or fourth layers uh -huh. over, uh -huh. so it really is insulating and really thick. Uh -huh. so how do you call it? There's no water coming through. Uh -huh. Now it's time for a mm. mm. <laughs> right. There's some chocolate in the middle. Oh. Mm. A recording of us, uh -huh. and then the mountain just pushes it away. <laughs> no, hopefully not. But no. <laughs> we already have a small river. We're just going to worry. I think there's no new water coming in. No, this is okay. I think it's maybe because it was open for mm -hmm. like mm -hmm. so long that or maybe it's not closed properly. No, i mamy teraz rzekę w miejscu, gdzie była ścieżka. Wow, ale szybko. Ale jak pięknie też jest, zobaczcie po prostu zrobiła się taka rzeka i tutaj to wszystko wpada teraz do morza. Wow! Kamanowe! Right, yo. Fucking comfy? <laughs> <laughs> And we didn't turn on the oven yet, you know. You didn't turn on what? <laughs> the oven. <laughs> <laughs> so you should. <laughs> like this is the throne for you. Then we get It's sauna. fucking river then. Yes. Yeah, yeah. Have I you seen me on, me on the beach or from the uh, from the mountain down? A, a where a the some Euro pellets the. Yeah, I know. I've seen it in the bay. Fucking <laughs> oh. Yeah. We went through hell like this in Albania yeah, she But it was 10 times worse uh -huh. The wind, the rain Fuck! We have two friends there right now since two days in Albania No, we've her. been there in September or Just something like that It was fucking amazing I mean, it was amazing really yeah. Shit! You oh, you will you get wow. some kisses The day before it was like paradise and then the next day in the night started raining wind uh -huh. the trees were like bushes what climbing over you will get kisses come here she's like i want i don't want i don't know okay now you get kisses and bella look at bella she's like what the fuck? what is she doing my daddy's killing someone <laughs> <laughs> you want to? What? Oh, sweet! Come <laughs> kind on, of party! Now the dogs are happy. <laughs> What, happy now? But But not. Like, oh, no, I no, the I don't want to have the second place. Take place. <laughs> Uh oh, <laughs> okay. Come on over, Bella. Oh, oh, oh! <laughs> oh, oh, oh. Yeah, yeah. Someone Richie. is protecting her bed. Okay. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah toy. and the toy. Shh, <laughs> <laughs> No. said the beach Now the sun's gone. Yes. No. I, I, I told her, I, I go for big business before the rain. No, Down in the dry <laughs> Oh, yeah, it's, crazy, yeah? it's just same yeah the case. same what had in Albania, but it was ten times worse. Yeah, because today was no wind. Yeah. yeah. Oh, oh, it was, it was so windy. Yeah. Yeah. That's rainfall, but no wind. And wind makes a huge difference. Mm -hmm. Yo, this another call. No i po deszczu. Teraz już mamy tam, co się rozjaśnia. Ale wiecie, tak sobie teraz myślę, bo posiedliśmy tutaj troszkę, że świetnie sobie urządzili tego wana i tutaj jest naprawdę dużo miejsca, słuchajcie, spokojnie, my wy czwórkę tu żeśmy sobie siedzieli wszyscy razem i właśnie tyle miejsca jest dlatego, że łóżko jest na górze, tak, tam e, i e, nie ma tu łazienki. Więc jak będziecie budować swoje wany, to naprawdę się zastanówcie, czy potrzebujecie łazienkę, bo potem w praktyce jest tak, że ludzie nie używają, uwierzcie mi, nie używają tych łazienek, bo po prostu z dwóch powodów. Jedna to jest prywatność, jak chcecie robić to, drugie jak ktoś obok jest tu, po prostu tu. Wszystko słychać, czuć i w ogóle. Następna temperatura, jak jest gorąco, no to nawet te chemia i te tabletki często nie pomagają. Naprawdę poczytajcie sobie i sami zobaczycie i oni tutaj mają toaletę której taką turystyczną małą schowaną tam w szafce której po prostu w ogóle nawet no nie wiem, może dwa razy użyli tam nam tutaj opowiadali, ale naprawdę to nie jest to nie jest niezbędne, natomiast przestrzeń do życia to żebyś ty miał miejsce do gotowania miejsce do posiedzenia to to są rzeczy istotne, bo to będziesz używał non stop więc piękny pan powiem wam, że chyba ze wszystkich, które widziałam ten podoba mi się najbardziej, bardzo funkcjonalna przestrzeń. Well done, I was just saying, like you've done a good job. Thanks a lot. <laughs> And uh, what kind of car is it? Kind of car? Yes. This one? What made is it? Yes. Ah, that's a Ford. It's uh -huh. a Ford Transit. Uh -huh. It's a part-time 4x4. It's a little bit for all the real off-roaders. Uh, it's like 50-50 because Uh, if you know it from a La Lada Niva or real 4x4 gear, you have these uh, gears you can put in mm -hmm. and after that your car feels like a tank or a panzer and this one is like an algorithm, how do you say, an algorithm Algorithm is calculating which mm -hmm. tire has contact when you put the modi in, which tire has the most contact and then it sends the power to the tires by itself so you don't put any gear, it's all a computer doing it but For me, it's enough. We have like 40 centimeters ground level for transit, part time 4x4, 140 PS horsepower. And yeah, that's totally enough for me. Works. We traveled everything I wanted to travel. Mm -hmm. I traveled it even with two wheel drive cars before. So. Mm -hmm. Raul zbudował taki fajny tutaj płotek i będziemy robić wielkie ognicho i wiecie, zjeżdżają się jacyś ludzie po prostu wiecie, ludzie taką pocztą pantoflową wiedzą, że dzisiaj miało być przyjęcie e, takie no impreza otwarcia sezonu i cholera zjeżdżają się a tu imprezy nie będzie i chyba sobie zrobimy sami tą imprezę po prostu może z tymi ludźmi zobaczymy You've got a ten? Where are you so from? So you're not sleeping with We're not You're thinking? not sleeping with us then? No, no, no, no, no. <laughs> we hope, we hope that it won't rain tonight, so... <laughs> Where are you from? Ah, yes. from, so Belgrade, from Belgrade, from Serbia, Belgrade. Oh, oh okay. Yeah, yeah. Where are you from? Poland. Poland. Polonia yeah. and Germany. Yeah, yeah. Oh. Okay. Great, Lovely. Great, are great. you here first time? No, no, no. Like, I was here first, first time in 2018 and every year we came, till Corona and now, yeah. O, oh, that's lovely. So why, why do you like coming here? I don't know, many good experiences and it's not crowded. Uh, Aha. Then, yeah. Zobaczcie, jak fajnie się rozbili tutaj. Na końcu plaży znaleźli taką, wiecie, znękę. Są osłonięci od wiatru, piękne miejsce i w spokoju mogą sobie tutaj teraz siedzieć, tutaj czasem ktoś zagląda, ale naprawdę mało ludzi jeszcze teraz przed sezonem, za chwilę się sezon faktycznie zacznie, więc jest to najlepszy czas jak ktoś chce spać na dziko w Grecji, to jest to idealny czas, bo już jest ciepło, a jeszcze nie ma tych wszystkich tłumów ludzi. Słuchajcie, super nam tutaj dziewczyna to zrobiła. Wiecie, nawet e, próbuje rozpracować, co tam jest w środku, ale to jest fantastyczne, naprawdę. Bardzo, bardzo dobre. Mmm. niam niam. Gdyby sobie tak nie przeklnął, to by nie wytrzymał, nie? Nie. No. Nie da rady, tak. No, nie mogę rozwiązać z tym, co się dzieje. Nie wiem. co Pięknie nam się tu smażą. I mamy jeszcze inne dobre rzeczy. No, we have to go to Jamaica, we'll be fucking stoned every fucking In night. <laughs> Dobra, a ja tu o jedzeniu, słuchajcie, tak więc jest tutaj tuńczyk. Przeszkadzasz. Jak zwykle, ten się zawsze wcina, słuchajcie, zawsze. Jak ja zaczynam zdanie, no zawsze wcina. Między wódka musi. za kąskę. O, między wódkę za kąskę. Słuchajcie, już wiem, co tutaj jest. Jest tuńczyk. Cebula, pomidory, żółty ser. No po prostu szaleństwo. Mmm. Niesamowicie dobre. Mmm, super. Taki starty, zanim się tutaj zrobią skrzydełka i kiełbaski. Rewelacja.